Jeszcze raz zwierza ciśnie w Białej Prudnickiej z nieco innego ujęcia 3 maja 2012 rok A jeżeli ktoś chce zobaczyć miasto to wygląda mi na kościół Tutaj stoi moje autko.